Przyglądając internet na to wygląda, że w kokpicie powinno być czerwone światełko no To wygląda, nawet dwa Pomysł jest taki Żeby Ten LED 1206 SMD czerwony Przez rezystor 220 przy 9V Połączyć kabelkami przełącznik I wsadzić do środka do obudowy więc obliczymy rezystancja. To jest U zasilanie minus U diody dzielone przez i, więc natężenie ampery. No to wygląda, że przy 9V 220 v rezystor powinien działać. Pozdrawiam.